Rothbard urodził się w Nowym Jorku. Wywodził się ze środowiska żydowskich emigrantów pochodzących z Polski i Rosji. W szkole świetnie radził sobie z matematyką. Był niski, uparty i błyskotliwy. Napisał 24 książki i niezliczoną liczbę artykułów. Jego pracę przetłumaczono na kilkanaście języków. Przez swoją bezkompromisowość był ignorowany przez ekonomistów głównego nurtu. Rothbard zażarcie krytykował koncepcję łatwego pieniądza wysuwał tezę, że to właśnie ona była przyczyną wielkiego kryzysu lat trzydziestych. W swoich pracach krytykował instytucję państwa nie tylko jako niewydajną ekonomicznie, lecz także jako łamiącą podstawowe zasady etyczne. Here's a free market economist who's speaking out against war. And you want to really refute it, you have to read one textbook called The American Great Depression by Murray Rothbard. He had an insane ability to to extract information. Murray was, I would say, the best economist who ever lived. And there is absolute silence about him. To nie przypadek, że biografia Robarda nosi tytuł An Enemy of the State Idee mają moc. To właśnie dlatego razem ze swoją żoną Katarzyną przetłumaczyliśmy biografię Robarda na język polski. Bez nasz projekt, odwiedź naszą stronę na portalu www.polakpotrafi.pl